Zapytanie mojego widza, który z powrotem po wielu perypetiach odzyskał prawo jazdy, nasze rodzime, polskie, ale będąc za granicą, cichaczem sobie zrobił miejscowe, lokalne, no jeździć jakoś musiał do pracy i nagle zaczęła go głowa boleć od przybytku, chociaż według przysłowia od przybytku głowa nie boli. Witam Panie Darku, jakiś czas temu pisałem do Pana prosząc o poradę w sprawie prawa jazdy przeszedłem pomyślnie badania za jazdę po alkoholu jaki zdałem egzamin teoretyczny oraz praktyczny i otrzymałem z powrotem moje prawo jazdy i problem teraz polega na tym, iż posiadam dwa dokumenty prawa jazdy jeden polski, w którym data uzyskania uprawnień jest w 2010 i jeden zagraniczny, który jest wydany w 2013 roku. Po odzyskaniu tego prawka polskiego wybieram się do kraju, aby zrobić kategorie C i C +E i nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji, jak pozbyć się jednego dokumentu prawa jazdy, żeby w przyszłości nie mieć kolejnych problemów, że w jednym państwie mam jedną kategorię, a w drugim państwie kilka. Może spotkał się pan z taką sytuacją i jest mi pan w stanie doradzić, pozdrawiam, yy, dziękuję. Podszedłbym do sprawy tak trochę zdrowo, rozsądkowo, no jak podnosisz kwalifikacje, czy jeździsz w Polsce, to po prostu używaj prawka polskiego, no, jak będziesz jeździł za granicą, to używaj zagranicznego. Yy, wątpię, czy ktoś będzie robił z tego tytułu problemy, bo w końcu uprawnienie odzyskałeś, a większym problemem wydaje mi się, że było jeżdżenie przy utraconym prawku polskim, szczególnie jakbyś popełnił jakiś wypadek, jakbyś był sprawcą jakiegoś zdarzenia drogowego. No, taka sytuacja wyszłaby na jaw i nagle zrobiłby się yy, kłopot. No, mm, jeżeli zrobiłbym już to prawo jazdy kategorii C i C plus e, to po prostu podpytałbym nienachalnie w urzędzie, co robić dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale reasumując to wszystko, jest to taka klasyczna sytuacja, kiedy rozwiązanie jednego problemu generuje kolejny problem i tak dalej. ITP, ITD, czyli problem-solution, problem-solution, problem-solution. Problem solution. No i taka kołomyjka jak chcesz być człowiekiem uczciwym. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz zobaczyć filmik, który odpowiada na poprzednie pytanie mojego widza czy jeździć wolno na prawku zagranicznym w Polsce, jak polskie utraciłeś kliknij w ten prostokącik. Natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, rozważ subskrypcję w ten sposób dostaniesz najnowsze moje filmiki i tutaj kliknij w to kółeczko.